Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów o abstynencji alkoholowej, udokumentowanej abstynencji alkoholowej, ale tylko wtedy, kiedy przykładowo no, musisz takie zaświadczenie dostarczyć, ponieważ nigdy nie idź na jakiekolwiek terapie odwykowe w momencie, kiedy nie jesteś uzależniony, kiedy lekarze czy psychiatra, czy tam jakiś inny lekarz, czy terapeuta twierdzi, że wszystko jest z tobą w porządku, a ty, że tak powiem, idziesz na tą terapię, przynosisz jakieś zaświadczenie, ale nie zdajesz sobie sprawy, że automatycznie jak poszedłeś na terapię, to stałeś się dla wąpu alkoholikiem i podam tutaj przykład, że tak powiem, pytania takiego yy, zadanego mi przez mojego widza. Witam Panie Darku, mam pytanie, czy w WOMP jest popr potrzebna dokumentacja z poradni yy, uzależnień. Nie piję alkoholu od września zeszłego, przepraszam, od września zeszłego roku, yy, czyli przypuszczam, że od 2020. Yy, z Tyczniu. byłem na badaniach w WOMP-ie i lekarz wysłał mnie na terapię alkoholową celem zdobycia zaświadczenia o abstynencji. Do placówki zgłosiłem się w lutym i po miesiącu dostarczyłem zaświadczenie Sosnowca. Otrzymałem wynik negatywny. Kolejny termin badania na 8. 2021 rok. Jest to ostateczne badanie. Nie piję rok, ale dokumentacja jest od lutego, prawda? Czyli dokumentacji jest 8 miesięcy. I czy jechać na te badania, czy lepiej pojechać do Sosnowca w lutym, kiedy będzie udokumentowana pełna roczna abstynencja? Dziękuję za odpowiedź. I znając akuratnie ten WOMP, mogę się spodziewać, że jeżeli ten widz pójdzie z niezroczną abstynencją alkoholową, tylko pójdzie z jakąś tam powiedzmy ośmiomiesięczną abstynencją alkoholową, to dostanie tak samo negatywne orzeczenie, jak dostał, kiedy przedstawił miesięczną abstynencję alkoholową. I jeżeli już, że tak powiem, padłeś w te sidła abstynencji alkoholowej, musisz to zaświadczenie przedstawić to albo przedstawiasz roczną abstynencję alkoholową, no albo w zasadzie no szkoda łazić do tego wąpu kiedy przykładowo nie masz rocznej abstynencji. Każde badanie kosztuje, każde badanie to jest jakaś strata czasu, strata pieniędzy. Jeżeli jesteś spoza miasta Wojewódzkiego, to musisz dojechać do danego ośrodka, do danego wąpu No i co ci z tego, że że tak powiem, będziesz się badał do nie powiem, że do ustranej śmierci, tylko ciągle się badał badał z wynikiem negatywnym. Także jeżeli już coś zrobić to zrobić rasa dobrze lub ewentualnie Teoretycznie istnieje taka możliwość, że przynosisz do WOMP-u zaświadczenie od września zeszłego roku, kiedy faktycznie zacząłeś być abstynentem, kiedy przestałeś pić, natomiast no, jedno dobre pytanie jest takie, że prawdopodobnie żaden lekarz się nie podstawi tutaj, nie wystawi ci zaświadczenia jakiegoś z datą tak zwaną wsteczną, prawda? O ile to w placówce, powiedzmy, prywatnej jest to teoretycznie możliwe, to w placówce państwowej, gdzie jest to robione na tak zwane punkty dla NFZ-u, gdzie oprócz tego, że byłeś badany, czy, czy tam coś tam innego z tobą robiono, to jeszcze jest podwójna dokumentacja, a mianowicie dokumentacja w punktach i pieniądzach, które są brane z nfz -u. Marcin, Marcinos, jak wygląda takie zaświadczenie? Kto to w ogóle napisze? Mam na myśli lekarz. Kto się podłoży na 12 miesięcy? No, Powiem tak. Być może następny hangout zrobię. Mam takie zaświadczenie, które dostałem od gościa, który pokazał mi je do wglądu i ten człowiek, który to zaświadczenie otrzymał, otrzymał je od certyfikowanego terapeuty Uzależnień i ten certyfikowany terapeuta uzależnień napisał, że tak powiem, to zaświadczenie swojemu znajomemu. Czyli przypuszczam, że ten pan, który to zaświadczenie otrzymał, to spokojnie sobie, że tak powiem, z tym zaświadczeniem przejdzie. Natomiast no spotkałem się z przypadkami, że idzie, idziesz w dobrej wierze do terapeuty, idziesz w dobrej wierze do lekarza, spodziewasz się fachowca prawda, w swojej dziedzinie, a tam nagle terapeuta on twierdzi, że on nie wie jak on ma stwierdzić, że ty przez rok piłeś, czy nie piłeś, czy, czy, czy przede wszystkim, że nie piłeś, prawda? No i tam zaczyna dawać jakieś różne ciekawe wytłumaczenia, i w tym momencie jesteś po prostu ugotowany. No smutne, ale prawdziwe. Niestety takie przypadki się zdarzają. No, w tym momencie zastanawiam się, no owszem ten terapeuta być może jest najlepszym terapeutą i potrafi cię z nałogu wyprowadzić, ale nie potrafi rozwiązać swojego największego problemu, jakim jest odzyskanie prawa jazdy, prawda? No i w zasadzie tyle mam tutaj do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o tą sprawę terapii uzależnień, czy przychodzić przed dwunastoma miesiącami, czy, czy, czy z krótszym jakimś hmm, Zaświadczeniem, prawda? I niestety, yy, smutna prawda jest taka, że lekarze za bardzo nie chcą się podstawiać za takie osoby jak Ty, jeżeli coś już się tam wydarzy. Yy, no, w pewnym sensie ich rozumiem, prawda? No, zakładam teoretycznie, że dopuścił Cię do. Yy, dojeżdżenia. Miałeś zaledwie tam powiedzmy 7 miesięcy tej terapii, 7 miesięcy abstynencji alkoholowej, czy tam jakiejś innej. No z radości wsiadasz za kółko, nie potrafisz się powstrzymać. Następuje jakieś zdarzenie drogowe i no i co dalej z tym fantem? No jeszcze dobrze jest, czy jak to zdarzenie drogowe jest tylko bez ofiar w ludziach. Jest, są tylko jakieś tam straty materialne, ale no czasami się zdarza, że taka osoba niestety coś kogoś tam, że tak powiem, skutecznie załatwi. No i druga osoba albo jest okaleczona, albo zginęła w czasie wypadku, albo coś, coś że tak powiem. Coś w tym stylu. No, rzadko się takie rzeczy zdarzają, ale, ale niestety się zdarzają. Także mam nadzieję, że Ci Marcin wytłumaczyłem. Marcin, zaświadczenie o abstynencji to jedno, a zaświadczenie o odbytej terapii to drugie i chyba te dwie rzeczy muszą być w komplecie dostarczone. Jeżeli jest mądry lekarz i mądry terapeuta, to on napisze coś w stylu takim, że na podstawie odbytej terapii takiej, siakiej czy owakiej osiągnął cel, jakim była roczna abstynencja, prawda. Także nie musi to być dwa kwity w sensie fizycznym, prawda, że, że przykładowo, że na jednym kwicie Masz, o, masz jedną kartkę z tym, drugą kartkę z tym i, mu, i musisz dać dwa kwity, prawda, że yy, masz zaświadczenie o abstynencji odbytej terapii, tylko na jednej kartce papieru jako jedno zaświadczenie i wydaje mi się, no ja bym tak zrobił. Po co pięć papierów, że tak powiem do jednej rzeczy, ale to ja to jestem ja. I niestety nie mam uprawnień do wystawiania zaświadczenia o odbytej abstynencji alkoholowej, czy odbytej terapii, aczkolwiek rozporządzenie pisze, że ma być to lekarz, prawda, czyli teoretycznie każdy lekarz, który przeprowadził taką terapię, osiągnął skutek, to może takie zaświadczenie wystawić w praktyce Ogranicza się to do lekarza, psychiatry, no i certyfikowanego terapeuty uzależnień. Ale mówię, dobry pomysł jest tutaj, żeby żebym na przyszłym hangoucie i, i za, po prostu tylko zamarzę dane osobowe, tak żeby tego człowieka nie można było zidentyfikować, tym bardziej, że w zasadzie jemu to już nie zaszkodzi, ponieważ on odzyskał to prawo jazdy na podstawie takiego zaświadczenia i mam nadzieję, że będzie to jakiś wzór na który będziesz się mógł powołać jak już będziesz odzyskiwał swoje prawo jazdy, ale, ale mówię też trzeba sobie zdawać sprawę, że Wszelakiej maści terapeuci, wszelakiej maści lekarze psychiatrzy o wielkiej wiedzy nierzadko są bardzo uczuleni na to, jeżeli ty im mówisz, co oni ci mają dostarczyć. Czasami jest tutaj urażone jakieś ego. Czasami ktoś jakoś tak źle odbiera te potrzeby pacjenta, jest nastawiony negatywnie, nastawiony obronnie. No co mi tam, będziesz tam kolego Marcinie mówił, co ja mam robić, jak ja bardzo dobrze wiem, co ja mam robić i jak poprosisz o coś, co coś jest sprawdzone, to się nagle okaże, że taki dżentelmen może ci dać na złość lub nie dać tego, co potrzebujesz. No niestety tak często się zdarza. I w zasadzie to jest koniec tego hangoutu. Jeżeli ktoś coś ma jeszcze jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do. Albo już jakby to powiedzieć, daj to daj to tam, daj to na czacie, prawda? Daj to, daj to na czacie, albo już jak masz, jest, oglądasz w powtórce, zrób to tutaj pod tym wideo. Yy, tak jak powiedziałem, następny hangout yy, pokaże jak wygląda takie zaświadczenie. W zasadzie nie tyle pokaże, żeby tam nie było wiadomo od kogo to ma być. Yy, znaczy kto konkretnie je wypisał i dla kogo, tylko jakie elementy coś takiego to zawiera. Także trzymajcie się. Mówił Darek Kraśnicki twój że tak powiem, lekarz medycyny pracy online i do zobaczenia wkrótce. Koniecznie skomentuj, zasubskrybuj, tam jakiś film. No i życzę ci oczywiście, żebyś odzyskał gładko swoje prawo jazdy.